Ustal, czy liczba 380 jest podzielna przez 2, 3, 4, 5, 6, 9 lub 10. Brak 7 i 8. Nie musimy ich sprawdzać. Najpierw 2. Sprawdźmy, czy 380 dzieli się przez 2. Poprawię tę dwójkę. Czy jest podzielna przez 2? Każda liczba podzielna przez 2 musi być parzysta, a liczba jest parzysta, jeśli jej cyfra jedności. Przepiszę 380. Liczba jest parzysta, jeśli jej cyfra jedności jest parzysta, czyli ta cyfra. A cyfry parzyste to 0, 2, 4, 6 i 8. Tu mamy 0, więc liczba 380 jest parzysta. Co znaczy, że jest podzielna przez 2. 2 mamy z głowy. Teraz sprawdźmy podzielność przez 3. Dla trzech istnieje szybka metoda. Wystarczy dodać cyfry danej liczby i sprawdzić, czy wynik dzieli się przez 3. Jeśli tak, liczba dzieli się przez 3. Spróbujmy. Dodajmy cyfry. 3 plus 8 plus 0 równa się… 3 plus 8 to 11… plus 0 to 11. Gdybyście mieli problem z wynikiem, jego cyfry też można dodać. 1 plus 1 daje 2. Żadna z tych liczb, ani 11, ani 2, nie jest podzielna przez 3. Nie jest… podzielna… przez 3. Pewnie kiedyś wyjaśnię, dlaczego. A może sami się zastanówcie. Żadna z tych liczb nie dzieli się przez 3, więc 380 nie jest podzielne przez 3. 380 nie jest… Podzielne przez 3. Liczba 3 odpada. Nasza liczba się przez nią nie dzieli. Teraz sprawdźmy, jak to wygląda w przypadku liczby 4. Sprawdźmy podzielność przez 4. Napiszę na pomarańczowo. Czy nasza liczba dzieli się przez 4? Warto tu wiedzieć jedną rzecz. 100 jest podzielne przez 4. Dzieli się bez reszty. A my mamy 380. Skoro wiemy, że 300 dzieli się przez 4, to pozostaje sprawdzić, czy reszta, czyli 80, dzieli się przez 4. Można też tak, czy ostatnie dwie cyfry dzielą się przez 4. Skoro 100, czyli wszystko od miejsca setek, dzieli się przez 4, to o podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry. Czyli pozostaje spytać, czy 80 dzieli się przez 4. Można to ocenić na oko, bo 8 jest podzielne przez 4. 8 podzielić przez 4 równa się 2, więc 80 podzielić przez 4 równa się 20. Mamy zatem podzielność. Skoro 80 dzieli się przez 4, to 380 też dzieli się przez 4. Można postawić ptaszek. Teraz liczba 5. Przesunę kawałek. Jak szybko sprawdzić podzielność przez 5? Wypiszmy wielokrotności. 5, 10, 15, 20, 25. Mógłbym tak dalej, ale już widać. Liczba jest podzielna przez 5, jeśli ma na końcu 5 lub 0. Bo każda wielokrotność 5 ma na końcu 5 lub 0. Zatem 5 lub 0 na miejscu jedności. Na miejscu jedności. 380 ma 0 na miejscu jedności, więc jest podzielna przez 5. Teraz podzielność przez 6. Czy liczba dzieli się przez 6? Aby liczba była podzielna przez 6, musi być podzielna przez dzielniki 6. Jak pamiętamy, 6 to 2 razy 3. 2 razy 3. Podzielność przez 6 oznacza więc jednoczesną podzielność przez 2 i 3. Każda liczba podzielna przez 2 i 3 będzie podzielna przez 6. Spójrzmy. 380 jest podzielne przez 2. Ustaliliśmy jednak, że nie dzieli się przez 3. A skoro nie dzieli się przez 3, nie dzieli się również przez 6. Szóstka zatem odpada. Teraz sprawdźmy 9. Podzielność przez 9. Można to wyciągnąć podobny wniosek. Skoro liczba nie jest podzielna przez 3, nie może być podzielna przez 9, ponieważ 9 to 3 razy 3. Liczba podzielna przez 9 musi dać się podzielić przez 3 dwukrotnie. Wśród jej dzielników muszą być dwie trójki, a tu nie ma ani jednej. Możemy odrzucić 9. W razie wątpliwości możemy użyć metody podobnej do badania podzielności przez 3. Dodajemy cyfry. 3 plus 8 plus 0 równa się 11. Teraz pytamy, czy 11 jest podzielne przez 9. 11 nie jest podzielne przez 9, więc 380 też nie jest podzielne przez 9. Badając podzielność przez 3, dzielimy sumę przez 3, a badając podzielność przez 9, dzielimy przez 9. Na koniec została nam liczba 10. Z tą jest najłatwiej. Wypiszmy wielokrotności. 10, 20, 30, 40 dalej. Wszystkie na końcu mają 0, jest to zatem cecha podzielności. Liczba 380 ma na końcu, czyli na miejscu jedności, 0, więc jest podzielna przez 10. Dzieli się przez wszystkie te liczby z wyjątkiem 3, 6 i 9.